Właśnie sam e-mail od Akcji Demokracji. Zapraszają mnie na demonstrację w Gdyni. Ale zaraz, przecież ja mieszkam w Rzeszowie. Wow. Nowy apel Akcji Demokracji. Ale ja już go trzy razy podpisywałem. To byłoby dziwne, prawda? Akcja Demokracja to inteligentny ruch społeczny. Proponujemy takie działania, abyśmy mogli razem, wspólnie zmieniać Polskę na lepsze. Prowadzimy zarówno ogólnopolskie kampanie, jak i lokalne działania. Wysyłając do siebie wiadomość, wiemy jakimi kampaniami jesteś mniej więcej zainteresowany oraz czy w ogóle możesz wziąć w nich udział. I dlatego jesteśmy skuteczni. Korzystając z Twoich danych osobowych, pokazaliśmy ogólnopolską skalę mobilizacji przeciwko niszczeniu niezależności sądów. Zwoływaliśmy się na demonstracje w dziesiątkach, jak i nie setkach miast w całej Polsce. Stawiając czoła logii myśliwskiemu w Sejmie, wiedzieliśmy, którzy aktywiści Akcji Demokracji są zainteresowani tematami związanymi z ochroną środowiska i prawami człowieka. Dzięki temu zatrzymaliśmy udział dzieci w polowaniach. Ale przecież ja chcę wiedzieć, jak wykorzystywane są moje dane osobowe. I masz rację. W Akcji Demokracji możesz udzielić nam dwie zgody. Po pierwsze, na dopisanie Twojego imienia i danych do apelu, który później dostarczamy politykom. Po drugie, Korzystamy z Twoich danych osobowych, aby informować Cię o nowych kampaniach i kolejnych działaniach, jakie podejmujemy w Akcji Demokracji. To Ty decydujesz, jak długo chcesz dostawać od nas wiadomości. Abyśmy mogli dalej razem działać, przeczytaj poniższy tekst i zaznacz tak. Działaj z nami. Do zobaczenia w internecie i na, i na akcjach. akcjach.